Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem certyfikowanym przez Oil Gas UK. I w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czego możesz się spodziewać podczas badań do certyfikatu OGUK w mojej przychodni. No i oczywiście, które badania możesz zrobić u siebie w domu. Nie jest rzadką sytuacją, że przyjeżdżają do mnie ludzie gdzieś z przemyśla, nawet ze Stargardu Gdańskiego, ze Szczecina. No, po 7 godzinach podróży, trudno jeszcze by Cię wyganiać do laboratorium. Tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza Witam w najbliższym czasie, planuję rozpocząć pracę w sektorze turbin wiatrowych na Morzu Północnym W związku z czym interesują mnie badania dla pracowników offshore Chciałem uzyskać wszelkie informacje, jak wyglądają takie badania u Państwa no, Czyli w sumie nie u Państwa, tylko u mnie Ile trwają, co jest wymagane Jaki jest całkowity koszt. Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Generalnie taki zakres podstawowy składa się z badań laboratoryjnych, badań dodatkowych, a na samym końcu przeprowadzam osobiste badania lekarskie i wystawię Ci certyfikat Oil Gas UK identyczny, powiedzmy jak w Szkocji, czy w jakichś innych krajach u innych lekarzy, którzy się tam przeszkolili. Czyli po pierwsze, jeżeli chcesz ten certyfikat zrobić u mnie szybko, to już u siebie w domu, w miejscu zamieszkania wykonaj badanie moczu, morfologię krwi, cukier we krwi, audiometrię, no i spirometrię. Te badania trwają najdłużej, na badania z reguły laboratoryjne trzeba trochę czekać, także szkoda czasu we Wrocławiu. I jeżeli to już wszystko będziesz miał, zobaczysz, możemy skonsultować te wyniki nawet mailowo. I najlepiej a jakbyś się umówił poprzez stronę internetową www z zakładka rejestracja, no i po prostu wypełniasz taki szybki formularz kontaktowy, no i po prostu w zasadzie to jest już równoznaczne z umówieniem. Jeżeli nie będę Cię mógł w danym terminie przyjąć, po prostu ci odpiszę i zaproponuję jakiś inny. Oczywiście w wątpliwości możesz albo rozwiać telefonicznie pod moim telefonem. Telefon jest identyczny jak na stronie Oil Gas UK czyli 601 577 123. Powtarzam 601 577 123. Z reguły odbieram i sprawa jest wtedy uzgodniona. I co robię na miejscu. Po pierwsze, przeprowadzam badanie ogólno-lekarskie, prawda? Płuca, serce, brzuch i tam kończyny, inne rzeczy. Musisz się liczyć, że będziesz miał zbadany wzrok, będziesz miał zbadany słuch, będziesz miał z dużym prawdopodobieństwem konsultację neurologiczną, no i wszelakie inne konsultacje, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No, z reguły nie zachodzi, ale nie wykluczam, że czasami jest jakiś trudniejszy przypadek i coś takiego się może zdarzyć Natomiast, powiem szczerze, zadziwił mi jeden pacjent, który zadał mi pytanie no, Czy się będzie musiał u mnie rozbierać? No, zdziwiło mnie to bardzo Świadczy to troszeczkę o tym, że albo nie chodzi do lekarza albo nie widział nigdy badania lekarskiego albo nigdy nie badał się do pracy No i Powiem z całą stanowczością. Badanie lekarskie nie polega na obejrzeniu ubranego czy w zimie, powiedzmy, w jakieś kożuchy czy, czy coś pacjenta, prawda? Badanie lekarskie polega na tym, że, że po prostu przynajmniej musisz odsłonić tą klatkę piersiową, musisz odsłonić brzuch, musisz niestety zdjąć spodnie, żebym zobaczył, jak wyglądają twoje kończyny. No, oczywiście nie spodziewaj się u mnie jakiegoś badania typu ginekologicznego czy badania urologicznego z oceną prostaty czy badania tam odbytu czy czegoś. No, są od tego inni specjaliści. Jeżeli masz taki problem, to jeżeli jesteś kobietą, to zbadaj się już u siebie, przynieś mi konsultacje. Jeżeli jesteś. W facetem, też zbadaj się u siebie urologicznie przynieś mi jakąś konsultację no, no, jeżeli mi zgłosisz taki problem na miejscu, to niestety odeślę Cię do Twoich Twoich lekarzy specjalistów, prawda? Także na tym kończę Jeżeli nie wyjaśniłem Ci czegoś jeszcze wpadnij na moją stronę internetową www .badania -lekarza medycyny www.badanialekarzamedycynypracy.com Jest tam zakładka typu offshore typu platformy wiertnicze OG-UK, tam jest więcej jakichś odpowiedzi na różne dziwne, ciekawe pytania, problematykę offshore'ową, natomiast jeżeli chodzi o cenę wystawienia certyfikatu, przynajmniej na rok obecny jest to 500 zł Także czas trwania, jeżeli zrobisz wszystko u siebie, to co prosiłem jest to około 1 godziny Raczej rzadko kiedy jest dłużej, także no jeżeli są grupy zorganizowane, a takie już się zaczynają pojawiać, też proszę o wcześniejszy kontakt, muszę, muszę to wtedy tak zorganizować, żeby no nie trwało to, że tak powiem, zbyt długo. I na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, certyfikowany lekarz z listy OGUK Szkocji, Oil Gas UK, dawna UKOA i zapraszam Cię na kolejne wideo lub na badania do Wrocławia.